Siema, witam w moim najnowszym pomyśle na filmy pod tytułem Cheat News, gdzie będę przedstawiał prawie najnowsze newsy z świata cheatingu, minecrafta, robloxa i takich różnych pobocznych. Pierwszym newsem jest to, że był start Dragona. Mieli niby poprawić antycheata, a dalej jest taki sam. Mieli też poprawić falsebuny, a dalej są takie same. Kolega mój grał na BP i tak dostał bana za cheaty i nawet się odwołać nie mógł, bo gościu mu powiedział, że może mieć obejścia i net go nie sprawdził. Tak przynajmniej mi napisał. Dodatkowo na starcie edycji był jeszcze gorszy antycik niż normalnie działały Vulkan i porty i w ogóle wszystko działało lepiej. Indent Store umiera. Wszystkie klienty na nim nie są update'owane od minimum miesiąca. Rise przenosi się na inną platformę. Nowoline przenosi się na inną stronę. Wszystkie klienty stamtąd uciekają, bo o niektórych to w ogóle zapomniano i były update'owane 7 miesięcy temu. Kolejna rzecz to crack Ryza 6.0. Rise został skrakowany jeszcze przed oficjalnym wypuszczeniem. I nie jestem pewien, ale możliwe, że był dostępny jeszcze source code Ryza 6.0. Bo rusek, który go udostępniał, udostępnił wraz z Jarem i Jasonem folder source code. Up. Ale oczywiście musiało być z nim coś nie tak. I w środku był rat. Co jednak nie zmienia faktu, że ten leak nastąpił. Można patrzeć jak wygląda GUI, można zobaczyć jakie są bypassy. Czy to dobrze? Nie. Te bypassy mogą zostać spatchowane jeszcze przed wypuszczeniem Rise 6.0. Dzięki czemu normalni klienci, którzy kupili rice'a mogą zostać bez bypassów w rękach, a ludzie, którzy to pobiorą z ratem i dla nikogo nie będzie dobrze Jeszcze z mniejszych informacji będzie wreszcie znośne GUI Będzie dostępny polski język w GUI Raisa. To co słyszałem, dalej HUD nie będzie tak customizable jak w Liquid Bonsie albo FDP Kliencie i będzie też dostępny polski język w GUI I nie pokazuję wam tutaj GUI ze względu takiego, że podobno deweloperzy RICE'a czasami mają o to problem a poza tym nie chcę wam słyszeć niespodzianki No to tyle z dzisiejszego wydania Cheat News zostawcie suba lajka, wbijaj się na discorda